Jest lampa światło. Tu są jakieś kokony. To są jakieś obcy. Obcy mieszkali w tym samochodzie. Chcą zrobić coś takiego? Zapytajcie wcześniej mamy. Cześć, witam was w szóstym odcinku Happy Hands One. O. o! To już szósty odcinek. Teraz muszą jeździć, no. Teraz muszą jeździć, jak ja nagrywa. I świeci mi. O, słońce. Co robić nie chce? No co tu? Panie, co się robić nie chce? Słońce ładne, posiedzieć na ławce, a nie tam przy samochodzie. Dłubać tam w tych zgniedzi. No. Wiercić, szlifować brudne ręce. Ejdź pan! No. Szósty odcinek, już jest. Szósty odcinek, i co? Końca nie widać. Tutaj to jeszcze do emerytury będę dłubał i nie zrobiono. Oglądajcie. No. Dzięki za subskrypcję. trzy są już jakieś lajki, jakbyście chcieli, to możecie dawać. Komentarze. Spoko, nie, wiecie, komentarz jakiś tam, albo do, doradźcie, jakaś porada tam, zrób tak, może lepiej, albo weź sobie użyj tego, bo u mnie się sprawdziło, no spokojnie, nie. Teraz tam te internety są, to może ta tam, może ta pisać, no. Pisz tak, komentuj ta, oglądaj ta, zapraszam. ma jak tutaj do tej roboty podejść tu trochę wyczyściłem jak to ciąć, żeby jak najmniej wyciąć, a najlepiej wyciąć i żeby było długo w dnie tu jeszcze od wewnątrz tam są limitowane ta blacha więc muszę pomyśleć żeby to zrobić po najmniejszej linii podporu. Okazuje się, że w tych miejscach pod spodem też jest taka lekka kaszana, ale tą dużą jaką tam podejść to jest ciężko, nie mówiąc już o tym, że to jest zbiornik paliwa. To widać, ale na szczęście, tą y, mini szlifierką będę mógł tutaj później wyczyścić. Teraz tak, tylko sprawdzałem, czy podejdzie. Tu jest zbiornik paliwa, więc strach cokolwiek robić. Ale dziurów myślę, że nie będzie i nie będzie trzeba spać. Tutaj takie dwie blachy, które dam dla bezpieczeństwa, yy, jako osłona do zbiornika paliwa. Ustoszenie na maksa. Nie wygląda to tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Całkiem inaczej to jest zbudowa niż myślałem. W Poczcie, tu w ogóle woda wychodzi. Nie padało od paru ładnych dni, ja tutaj szlifuję i się pojawia woda. Gdzie to dziadostwo tam siedzi? No i co, No jest to dupy trochę, bo tak, tu ten wewnętrzny, a część progu no jest skorodowana Ja ją tutaj wyciąłem Tu to się jeszcze pochyta, bo właściwie tu nie będzie potrzeby wymiany Ale tu trzeba wyciąć, od środka spawać No jest inaczej i więcej zabawy niż myślałem Trudna Czemu mnie to nie dziwi? to mam odpowiedź, dlaczego tu jest mokro, woda i w ogóle a no dlatego, że tutaj jest pani pianka ja nie wiem, czy oni fabrycznie jej tutaj dawali bo wygląda na na fabryczną a dlaczego wygląda na fabryczną o kurna wygląda na fabryczną dlatego, że po co miałby ktoś tutaj ładować piankę Widać tu coś widać. A w ogóle, patrzcie co jest tutaj. Ja muszę to pokazać. Nie wiem jak to zrobię Tu są normalnie. O, gniazda jakichś. Jest lampa światło. Tu są jakieś kokony. To są jakieś obcy. Opcy mieszkali w tym samochodzie. A tam jest taka ładna dziura. Mm. Panie żeś pan kupił Aś pan se kupił. Dobra, pokażcie obcych Patrzcie, obcy. Obcy w tym samochodzie, oni się tutaj wy One.. Nie no, tu jaja znosiły. Zakrycie jest takie, tylko może jakąś ostrość bym złapał, że ta pianka to jest wychodzi na to oryginalny wymysł konstruktora te czwórki, bo dość, że ona wygląda tak mocno zwarta z konstrukcją, do tego pod nią jest oryginalna blacha wychodzi na to, oryginalna blacha, czyli jakby to e, kładł jakiś polski prawda, inżynier e, blacharstwa no to nie ma mowy, żeby tam było tak czyściutko i nagle e, po iluś tam latach i on daje tą e, piankę jest wosk, więc tutaj chyba trzeba zwrócić honor polskim inżynierom blacharstwa, że tak mówi się, że ciągle gdzieś tam pchałem te pianki okazuje się, że to już jest patent niemiecki bo tutaj już konstruktor taką piankę przy produkcji zastosował Muzyka po zjedzeniu kolejnej porcji piachu, rdzy czegoś tam jeszcze, od spodu ta strona wygląda tak tu jeszcze jest, o jakieś mocowanie takie wewnątrz, kątownik jakiś taki jest tutaj się to trzymało i tam jest ta pianka, oryginalnie naładowana tu jeszcze muszę od góry urwać sorry za drgawki to nie z powodu braku alkoholu, lecz chyba zmęczenia rąk albo nie, no ogólnie jest niewygodna pozycja do, do kamerowania więc to muszę wyczyścić odciąć tu jest do czyszczenia a jak nie to wycinka jako że po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że nie będę robił lipy. Po konsultacji z komisją w składzie ja, jako przewodniczący, i głosujący, doszliśmy do wniosku, że jednak ten kawał blachy, wytnę. Tam by można to wyczyścić i coś tam rzeźbić, ale ale nie, nie, po prostu wytnę ten kawał blachy, wstawię nowy niech to już będzie tak zabudowane jak ma być zabudowane bo... no bo po co robić lipę akurat w tym miejscu ciężko jest tam dojść do czyszczenia tych rzeczy bez sensu więc czas na wycinkę czas na podsumowanie dzisiejszego dnia a więc yy, zaczęło się od wyprawy po tarczę zużyłem 4, 4 pełne tarcze. nastąpiły pewne zmiany okoliczności tu wypadła dziura no i czyszcząc, czyszcząc, yy, znajdując dogodne miejsce dla szlifierki zrobiła się taka dziura yy, ta guma, która jest w nadkolu, to jest jakaś tragedia ona jest z zewnątrz dobra fajnie wygląda, pod spodem po prostu rodza sobie chrupie i no, i no. Yy, tylko, tylko miło yy, jak tu spać spokojnie K słyszysz jak rdza, je Ci samochód takie budowe przysłowie i tutaj tak pierwsza dziurka tu mamy kiedyś była rynna taka już jej nie ma z rynny zrobiła się druga dziurka namocowanie od stopnia tu też poleciało wszystko jak leci i tu więc tak, odbudowa tego elementu, ale będzie chyba na końcu. Najważniejsze to odbudowa tu. Bardzo e, niefajne dojście. Szlifierka już tam nie dojdzie. E, jakbym wywalał cały próg, no to bajka. Próg jest dobry. Próg jest dobry, więc rzeźbia. Zamiast wycinać i spawać to rzeźbie, a deszcz coś mi zaczyna kropić po karku. Więc myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Tu jest jeszcze pianka do wygrzebania. Trochę wyczyściłem tu od dołu ten profil. Teraz na szybko daję, muszę dać Air Stop. Niech to sobie tutaj będzie, woda się tutaj nie będzie dostawać, ale on niech przed paranną wilgocią chroni mi to, bo czyszczenie tego od nowa jest troszkę czasochłonne i co? no i trzeba będzie to powoli jakoś składać, sztukować tu jest jeszcze do wyczyszczenia tam na dole jeszcze jest oryginalny smar taki jakiś przemysłowy czy tam jakiś tam wosko to się chyba tak nazywa to jest do wydłubania jeszcze no, myślałem, że dzisiaj zrobię dwie strony nie do końca zrobię nawet jedną, no ale chyba będę spokojnie, jeżeli po prostu powstawiam tutaj nowe elementy. I tyle. Tyle na dziś. No i co? Fajne było tam? Nie wiem, bo nagrywam teraz, a, a co tam będzie to, to, to nie wiem, no końcówkę nagrywam, no bo mam czas. To się montuje, jak się wmontuje, to przecież to później pasuje wszystko. Muzykę się podłoży i, i tyle. No. Także no tyle na dzisiaj. W następnym, w następnym odcinku ciąg dalszy. O Boże, jaki słońce. Mogłem być aż czurką teraz, tak się wylegiwać. To trzeba robić. No. Także jeżeli macie ochotę, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam do swojego sklepu z biżuterią naturalną kubno kobicie no kochasz im nad życie kub biżuterię obficie trzymajcie się